Czy ma sens odwoływanie się od badań lekarskich lub psychologicznych do orzeczenia na broń? Jak dostałeś wynik negatywny? Nie mówię tutaj o odwołaniu się przez policję, bo ta policja z reguły wyciąga ci jakieś tam sprawki, które są związane z twoją karalnością, czy mają jakąś wiedzę o sprawach takich, co ludzie nie wiedzą. Wydawałoby się, że się to dawno to już przedawniło, prawda? Jakieś tam sprawy domowe, alkohol i tak dalej. A w mniejszym stopniu wiedzą coś o sprawach medycznych, stricte medycznych, bo skąd policja się może na tym znać, aczkolwiek jak chorowałeś gdzieś tam, miałeś chorobę psychiczną i rozrabiałeś w domu, byli na interwencji, to mogą wiedzieć. Mówię tu konkretnie o negacie od lekarza lub od psychologa. Od lekarza lub psychologa uprawnionych na broń. Takim lekarzem ja jestem. Czasem też takie negatywne orzeczenia mi się zdarzają. Zapytanie mojego widza. Zamierzam odwoływać się od wyniku negatywnego badania psychologicznego do WOMP. Psycholog uznał, że mam za niską dojrzałość społeczną. Zastanawiam się jednak, czy odwołanie nie przyniesie więcej szkody niż pożytku. Tenże psycholog polecił mi abym poczekał za dwa lata i spróbował ponownie. Zaznaczył przy tym, że w chwili obecnej szanse na sukces w przedwołaniu nie są duże, według jego szacunków około 30%, jednak przy negatywnym wyniku badania w trybie odwoławczym, yy, również będę mógł przystąpić do badania po dwóch latach. I podkreślił przy tym, że wynik negatywny w drugim badaniu może bardziej zaszkodzić moim szansom na posiadanie broni. I proszę mi powiedzieć, z jakich przepisów wynika ten termin dwóch lat i co by Pan poradził mi zrobić w tej sytuacji. Zaznaczam, że znam bardzo dobrze siebie. To znaczy, nie ja siebie, tylko widz zna bardzo dobrze siebie. I jestem osobą stabilną emocjonalnie. Tak myślałem nad tym przypadkiem i powiem szczerze, że ten psycholog ma tutaj sporo racji, a szanse na pozytywne odwołanie oceniam jako minimalne. Przypuszczam, że dość dobrze napisał, dlaczego ta osoba się nie nadaje do posiadania broni. Z reguły jak jest badanie negatywne, to tam jest to jakoś tak uzasadnione dość dobrze, że papiery są, jak to mówią, mucha nie siada, natomiast wątpię, aby instytucja odwoławcza po czymś takim, po dostaniu dobrych papierów, prawda, podważyła negatywną ocenę psychologa i wzięła na siebie odpowiedzialność za mojego widza czy powiedzmy za ciebie, jak masz sytuację identyczną. No, nie wiem skąd się bierze te dwa lata oczekiwania, no ale pewnie wynika to z tego przeprowadzonego badania i psycholog być może ocenił, że za dwa lata może się psychika tego tam pana zmienić na lepszą. Natomiast, y, nie radzę po negatywnym orzeczeniu iść do kolejnego psychologa, powiedzmy za dzień, za dwa, za trzy i w jakiś sposób załatwiać sobie pozytywne orzeczenie. Tacy ludzie do mnie przychodzili, czasem dostał pozytywne, czasem nie dostał, natomiast y, ten pierwszy psycholog ma obowiązek zgłoszenia negatu na policję i za parę dni nagle przychodzi Twoje kolejne orzeczenie pozytywne. Oczywiście, przychodzi na komendę. Na komendzie mają dwa orzeczenia, sprzeczne orzeczenia. No i kończy się to tym, że komendant się odwołuje do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. A za to, że krętaczyłeś, to już negat masz gwarantowany. No tak mówię na 99%, bo być może Ci się udało. Natomiast, co Ci mogę poradzić? Lepiej zapobiegać niż leczyć. Yy, chodzi po prostu o jakiś staranniejszy dobór placówki cię badającej. No nie jest to trudne w dobie mediów społecznościowych. Facebook, opinie tam różne yy, tu i tam. Yy, no i po prostu wygoogluj, sprawdź opinie, wygoogluj tam, nie wiem, najlepszy psycholog do badania broni w Warszawie, czy w Bydgoszczy, czy we Wrocławiu, prawda? No, zobaczysz opinię i możesz sobie jakieś tam zdanie wyrobić, prawda? Natomiast, ym, pozostaje kwestia ewentualnego powtórnego badania po tych dwóch latach i, i no, nie jestem zwolennikiem tego, ponieważ na Policji ciągle będzie to twoje pierwsze orzeczenie negatywne. No, oni sobie o tym orzeczeniu szybko przypomną i skierują sprawę do wyjaśnienia do WOMP. No tak przynajmniej zdarzało się w mojej pr pracowni psychologicznej po, yy, w przypadkach podobnych. No, być może jakimś rozwiązaniem jest po dwóch latach pójście do tego samego psychologa No, teoretycznie policja jak dał negatywne kiedyś, to teraz jak dał pozytywne nie powinna się czepiać, ale wcale nie jest powiedziane, że ty się tak zmienisz według tego psychologa, że on ci da teraz pozytywne. No, bardziej prawdopodobne jest, że znowu da negatywne i będziesz się bujał. No, w tym całym galimatiasie yy, jakimś rozwiązaniem jest odwołanie się od razu, jak jesteś na 100% pewny swego, chcesz tej broni i oczywiście masz finanse na yy, kolejne badanie się i Oczywiście musisz się liczyć, że w przypadku orzeczenia negatywnego tracisz za dwa badania, czyli za badanie pierwsze i za badanie drugie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Także, na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lepiej zapobiegać niż leczyć, poszukaj sobie lepiej kogoś na podstawie opinii. Jeżeli miałeś podobną sytuację, napisz coś w komentarzu do tego wideo. Jeżeli chcesz więcej informacji, więcej takich filmów jak mój, zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik o podobnej tematyce.